Wskaż licznik i mianownik ułamka 3 przez 4 czyli po prostu 3 czwarte. Przepiszmy go tak, żeby był większy. Mamy więc 3 przez 4 czyli 3 czwarte. Mamy wskazać gdzie jest licznik, a gdzie mianownik. Licznik to zawsze liczba nad kreską w tym przypadku 3. Natomiast mianownik to zawsze liczba pod kreską w tym przypadku 4. 3 to licznik, a 4 to mianownik. Te nazwy trzeba zapamiętać. Mianownik jest pod kreską, a licznik jest nad kreską. Zastanówmy się teraz, co ten ułamek oznacza. To 3 części spośród czterech części, na przykład pizzy. Mianownik mówi nam, na ile części pizza jest pokrojona. Narysujmy więc pizzę. Niech będzie kwadratowa. Oto kwadratowa pizza. To właśnie oznacza mianownik, czyli liczba pod kreską. Natomiast trójka oznacza trzy z tych czterech części. Spośród czterech części wybieramy trzy. Na przykład zjadamy. Jeśli ktoś powie, zjadłem 3 czwarte pizzy tak się wymawiał łamki 3 czwarte to znaczy, że zjadł część pizzy, którą zakreśliłem na niebiesko. Narysujmy teraz okrągłą pizzę. Oto tradycyjna, okrągła pizza. Pokroję ją na cztery równe części. Mniej więcej równe. Jeśli ktoś powie, że zjadł 3 czwarte tej pizzy 3 to licznik, a 4 to mianownik ułamka. Całość czyta się 3 czwarte, to znaczy, że zjadł tyle pizzy. Zjadł 3 spośród 4 kawałków. To jest 1 kawałek, to są dwa kawałki, a to są 3 kawałki. Czwórka w mianowniku podaje, ile jest wszystkich kawałków pizzy a trójka w liczniku podaje, ile kawałków zjedliśmy.